Zacierą ręce, raduje się, bo przed nami top dziesiątka finału 600 plus 84, więc zaczynamy. A dzisiaj mamy 5 szlagierów, które to slatują ze swoich placów, 4 szlagiery do góry, jeden szlagier wskakuje do top 10, więc będziemy go dali dzień dobry. A to oznacza, że będzie zmiana na fotelu lidera. Czy na tym fotelu pojawi się Adi? A może Krzysztof Pietrek? A może Justyna Adamczak? A może ktoś... Y 110 po prostu tam się zjawi. Dobra, odpolamy finał 600 plus 84. Dzisiejsze notowanie rozpoczynamy spadkiem. Trzy łoczka niżej jak tydzień temu, duet Alina, team Fabian, kolorowy świat.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 Pokaż mi, gdzie jestem piękny Twój kolorowy świat. Bodziel ze mną nadzieję, otwórz serce i daj siebie. Pokaż mi, jak jest przepiękny Twój kolorowy świat. To szczęście Przeżyć je jak najprędzej Pokaż mi gdzie jestem biedny, Twój kolorowy świat Podziel ze mną nadzieję Otwórz serce i daj siebie Pokaż mi jak Jest przepięknie Na dziesiątce spadek, a na dziewiątce też spadek i toło 4 łoczka niżej jak tydzień temu. Tukaj, Stach i Magdalena mam cię dość. Nie miało być tak pięknie Czule, słodko i namiętnie Ty u koleżanki Nudne mam poranki I na piecu puste garnki Miało być tak pięknie Miało być tak pięknie Chciałeś dać mi gwiazdkę z nieba Cud cię nie odmieni Wciąż futro masz w kieszeni Mam cię do Mam cię dość, dajesz mi za bardzo w kość, mam walizki spakowane i odchodzę wczesnym ranem. Mam cię dość, mam cię dość, ciebie trapi tylko złość, już cię słychać nawet w cieni, ciebie cud też nie odmieni. Końcem kwiatem i hawajem Znów piszy w moich uszach Wspomina Cię mamusia Mam Cię dość, mam Cię dość Dajesz mi za bardzo kość Mam walizki spakowane I odchodzę wczesnym ranem Mam Cię dość, mam Cię dość tylko złość Już Cię słychać nawet w sieni Ciebie cud też nie odmieni Prac numer 8. Iwa zaskocza, tu też spadek, <głosy> dwa oczka niżej jak tydzień temu, kobiety na walizkach i szlagier wyruszamy z walizkami. Po pociągu wsiadać czas Nie obchodzi nas, czy pada deszcz Przecież parasolki mamy też Grunt to uśmiech mieć na twarzy Spełniać to, co nam się marzy I nieważne dokąd, kiedy, gdzie Świat zagadką dla nas wielką jest Odpowiedzi w mig znajdzie. Razem zdobędziemy, bo nic, naprawdę nic nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać, wyruszamy z walizkami. Spać będziemy pod gwiazdami, hej, wszystko no czekaj. W pociągu wsiadać czas Pakuj zaraz też i bagaż swój Smak podróży razem z nami czuj I wyruszaj z kobietami Co śpiewają z walizkami Nawet gdybyś dzisiaj wahał się To wnet razem przekonamy cię Że potrzeba tak niewiele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 中文字幕志愿者 W ciągu wsiadać czas Nic, naprawdę nic Nie powstrzyma nas My, przed siebie iść I w podróży W wsiadać czas. Siódemeczka. A tu skok do top dziesiątki. Witome mama Alina z utworem Tańcz. Prawdą. W życiu dobroć i radość musi być przewagą Tańcz, ta siła jest w nas Nie zwalię, gdy ci brak Oddechu już na start Tańcz ze mną Tańcz, ten dźwięk zmienia twarzy.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 Thanks To była szlagierowa nowość Aliny. Szlagier tańcz, a Alina to artystyczny gość na koncercie Tima Fabiana. Pamiętajcie, że możecie już teraz zagłosować właśnie na ten szlagier, co by utrzymał się w TOP 10. Styknie po prostu wysłać smsa na numer 7168, w treści wpisujecie lc stop i kod teledysku k 3436. No i mamy placy z numerem 6. Tukaj Ewa Czajka, pokochaj mnie i awans, szyłoczka do góry. Szlagier na 5. I tutaj z kim się trafimy? Ze szlagierowym wykonawcą za 2020 rok to łoni zaliczają dzisiaj spadek, a Łoni to Arcadia Band i szlagier gram wabank. że nic się Piątka za nami to przed nami czwóreczka, a tutaj kto? Ja już wiem, a wy już za chwilę też się przekonacie i usłyszycie, ale jest to na pewno bardzo duży awans. W zeszłym tygodniu skok do toby dziesiątki, a dzisiaj czwóreczka. No i cztery oczka wyżej jak tydzień temu. Justyna Adamczak kocham tylko Ciebie. Jak szalona tylko w tych ramionach Gdy całujesz mnie jak nikt Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę Niechaj wszyscy wiedzą, że Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę choose out. I wszystko będzie jasne, panie i panowie. Dowiemy się, kto dzisiaj wygra i kto zakończy ze złotym medalem notowanie listy śląskich szlagierów szlagierową szlagierową.pl. Na pewno nie zrobi tego szlagier Amor duetu Romantika, bo oni zaliczają spadek z fotelu lidera. na dziewczyną Amor Amor kochanie płynie w nas krew miłości życia ze niech miruje świat. Amor, amor kochanie, w promieniach słońca, miłość ma gorąca. Skoro razy Niech winuje świat i ino dwa szlagiery. Proste słowa dwa Krzysztofa Pietrka, no i melodia Adiego. Więc na miejscu drugim. Pozycja numer dwa. Jedno oczko wyżej jak tydzień temu to Proste słowa dwa Krzysztofa Pietrka. Mój świat, ty. Niezwykła jak kwiat, ty. Nie boisz się żyć. Właśnie ty, wciąż ze mną chcesz być. Tyle widzisz. Dziękuję. Proste słowa dwa Tak dobrze je znam I choć czas wciąż ucieka Nasza miłość wiecznie trwa Zawsze razem już będziemy Ty i ja Proste słowa dwa Bierzemy w nie ty i ja Słowa dwa Bo serce rok Krzysztof Pietrek na placu z numerem 2, to w finale 684 już jest wszystko jasne. Na fotelu lidera Zasia do melodia Adiego. Za tydzień byda gościu właśnie lidera top dziesiątki Adiego. Tuż widzimy się jak zwykle w niedziela. Sebastian Mierzwa i do zaś. Jego dźwięki budzą mnie Śpiew porankami, tak jak budzik brzmi Przez sen wkrada się Rusza czas Tam, gdzie czas w miejscu tkwi, niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech leci z wiatrem świat, ze wspomnienia łza, cicho wróci tu, gdy znów bawi nas.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 Ten świat ze wspomnienia za cicho wróci tu.